Zegrał tę piłkę Moreno, nadepnięty przez Modera. Tarny. Wojtek, obroń to. Wojtek, zatrzymaj Hiszpanię. Zatrzymaj Moreno. Gerard Moreno. Złopek! Nie ma brakki. 1